Więc moja mama wzięła sprawy w swoje ręce, po prostu wzięła ten pierścionek, założyła mi na parę i powiedziała, no dobrze, dobrze, ładnie wygląda. Bogę się, zgadza. pasuje. Tak, w się się <laughs> zgadza, a my tak staliśmy <grym> i trochę się rzliśmialiśmy. <grym> Ona jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. On osobą spoza show biznesu. Pobrali się w 2008 roku i mają wspólnie trójkę dzieci. Rodzina jest dla nich najważniejsza, a swojej prywatności strzegą jak oka w głowie. Mam nadzieję, że uda mi się dziś poznać jak najwięcej szczegółów z dnia ich ślubu. Zapraszam na rozmowę z Małgosią Sochą. Dasz wiarę? Historia Waszej miłości trochę jest taka filmowa, no bo poznaliście się… Ty miałaś wtedy 16 lat? Tak, tak, tak. 16 tak. lat, to jest czas wakacji, słońce, plaża, szum fal, przystojny ratownik. Yy, no wiesz, to my się poznaliśmy rzeczywiście na wakacjach i żadne z nas nie myślało o tym, że, że to będzie związek na całe życie, taka tak zwana miłość wakacyjna, mhm. ale yy, yy, jak się okazało, yy, ciągnęło nas do siebie. Na początku to, to był kolega, przyjaciel i, i gdzie się to parę lat minęło, chyba każdy z nas musiało dojrzeć, czegoś się o sobie dowiedzieć. I żeśmy się spotkali na, znowu i, i, no i miała, była okazja, żeby ta, ta relacja stała się czymś poważniejszym. Więc, więc to też jest fajne dla mnie, mhm. że myśmy się poznali jako naprawdę bardzo młodzi ludzie, którzy gdzieś tam dojrzewali i mieliśmy okazję się poznać, kiedy, kiedy tak byliśmy tacy po prostu czyści i, i nie, nie, nie wiązało się z tym, że każdy z nas był kimś, albo coś miał, albo czegoś nie miał. Więc to, to jest taka absolutnie czysta relacja, że chcieliśmy być sobą dlatego, bo, bo chcieliśmy być razem. Um, więc to jakby bardzo to doceniam, szczególnie dzisiaj i szczególnie w tym momencie, w którym jestem. Jak e, Krzysztof Cię poznał, no bo tak mówisz, tak naprawdę, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale jednak on bardzo starał się od samego początku podtrzymać te relacje. Ja słyszałam, że on znał w okolicy morza wszystkie budki telefoniczne, bo regularnie do Ciebie wydzwaniał, bo Ty przyjechałaś na te wakacje na chwilę i wyjechałaś. On tam nad morzem został, no ale starał się podtrzymywać ten kontakt z Tobą od samego początku. Yy, yy, wiesz co, no tak, rzeczywiście, żeśmy bardzo dużo rozmawiali. Ale w tamtych Dzięki. czasach, wiesz, no nie było komóreczki, że sobie dzwonisz, że no, nie, nie, facetiming. Nie, nie, nie, nie, nie, ja pisałam listy, Krzysiek do mnie dzwonił, więc to było bardzo, e, bardzo zabawne, ale to nie, nie było zabawne, się... romantyczne. No tak, pewnie tak, y, ale y, gdzieś y, rzeczywiście no, ta, no ta, ta, ale ta relacja była taka bardziej y, koleżeńska, kumpelska, każdy z nas miał y, swoje życie w swoich miastach i y, y, żeśmy y, jakby y, y, to nie było takie na serio. Myślę, że później, kiedy, kiedy każde z nas już skończyło studia i spotkaliśmy się znowu, jakby to dopiero gdzieś tak do, miało szansę rozkwitnąć na nowo. Um, i, I mogliśmy chyba to... Jakby, i, i, ale przez ten cały czas rzeczywiście gdzieś nas tak ciągnęło do siebie, ale y, tak gdzieś na serio rzeczywiście można powiedzieć, że to się zaczęło y, y, dopiero po tym, jak, jak skończyliśmy studia, i, i byśmy już tacy, no, bardziej dojrzali, bo nie można powiedzieć, że dojrzali. Się. Zaczął się wasz związek, ale od tego momentu, kiedy zaczęliście być razem, do momentu zaręczyn, znowu minęło sporo czasu. Y czy to było tak, że Krzysiek po prostu któregoś dnia padł na kolana i Ci się oświadczył, czy Ty wziąłeś sprawę w swoje ręce i powiedziałaś, no dobra stary, jesteśmy razem już sobą kilka lat, albo w prawo, albo w lewo? No rzeczywiście trochę tak było. To tak, to tak jest, że ja myślę, że mężczyźni chyba w dzisiejszych czasach trochę się boją takich deklaracji. I e, coś jest takiego, że to kobieta w pewnym sensie musi tak mężczyznę popchnąć, e, w jedynie dobrym i słusznym kierunku. I Ty popchnęłam. A e, jak popchnęłam, chodziłam, krążyłam wokół sklepów z biżuterią i pokazywałam, który pierścionek mi się podoba i o jakim bym marzyła, gdyby ewentualnie zaświtałoby mu w głowie, że gdyby chciał się czyli oświadczyć. Czyli tak delikatnie dawałaś sygnały? E, tak, tak, tak, tak, tak. Czyli więc, to nie było takie ultimatum, dobra stary, albo się oświadczasz, albo odchodzę. To było potem, okej, okay, dobra, czyli <laughs> zaczęłaś delikatnie. To, tak, więc y, on, on to wszystko absolutnie przyjmował i E, I nic i z tym nie, nie robił. I... Nie, nie, nie. <śmiech> um... Słuchał, słuchał i, mhm. e, i na tyle rzeczywiście dobrze, jak się okazało, wysłuchał, bo kiedy przyszedł ten, ten dzień, kiedy, kiedy mi się oświadczyła, to było w święta Bożego Narodzenia w Wigilię. Mhm. E, I mieliśmy jechać do, do jego rodziców e, właśnie na, na Wigilię. E, to zanim pojechaliśmy, Krzysztof e, przyjechał do moich rodziców z kwiatami dla mnie, dla mojej mamy i oświadczył, i oświadczył mi się w moim, w moim domu rodzinnym, co, co było bardzo przyjemne. E, I jakby było, no było dla mnie jednocześnie zaskoczeniem, no z drugiej strony bardzo na to czekałam. Um, ale byłam oszołomiona tą sytuacją, na tyle oszołomiona, że obydwoje. Ja coś takiego mam, że w sytuacjach takich stresowych czasami um, reaguję takim śmiechem, więc mm. zaczęłam się po prostu jakoś bardzo historycznie tak śmiać. Więc moja mama wzięła sprawy w swoje ręce, po prostu wzięła ten pierścionek, założyła mi na parę i powiedziała, no dobrze, dobrze, ładnie wygląda. Małgosia się, się pasuje. Tak, Małgosia się zgadza, a my tak staliśmy i trochę rzliś śmialiśmy. To ciekawe. Cała historia zaręczyn. Tak, tak, tak, tak. I, i już właśnie do, do rodziców Krzysia jechałam już jako narzeczona, więc, więc było mi tak raźniej na duchu, żeby, żeby, żeby tak mi przedstawił swoim rodzicom. Ale to był pierwszy raz, kiedy jechałeś do rodziców? Nie, no nie, ale tak wiesz, ale no, na święta, kiedy, kiedy już miałam poznać rodzinę całą i już byłam jako oficjalną narzeczoną, więc no to, to zawsze to z innej pozycji za, zawsze, zawsze lepiej brzmi. I ten czas, tak jak ja to mówiłam, takiego zaklepania Aha. trochę trwał, więc, kiedy, więc już on miał poczucie, mój mąż, właśnie mąż wtedy jeszcze narzeczony, że no, no w sumie co, co, co miał zrobić, to zrobił i jest, jest już wszystko, jest już okej, okay. no ale wiadomo, że kobieta gdzieś dąży do tego, żeby, żeby do, przyszedł ten kolejny krok. I, i, I chyba po dwóch latach, no ja już nie wytrzymałam, od zaręczyn. Od zaręczyn, mhm. bo teoretycznie jest tak, że no wiesz, ty jesteś specjalistką od ślubów, Rok. Że, y, y, nie, że to pół roku, chyba, musi, że dobrze by było, żeby minęło pół roku, kiedy trzeba wyznaczyć tą datę ślubu. Tak, prawda? ale rok powinien być między zaręczynami a ślubem. A rozumiem i że mhm. wtedy i, i to już. A jest jak tak. nie, to wiesz a, co się dzieje? W ogóle pierścionek traci ważność. A, no to wiesz, no to. Yy, I powinien nowy kupić. Powinien nowy kupić. No to nie, nie miałam tej świadomości, więc upiekła mu się. O, no. miałabyś nowy pierścionek. No miałabym nowy pierścionek. E, to minęło dwa lata no i już stwierdziłam, że rzeczywiście no, w tym takim, um, tej, takim stanie, e, te, takiego, tej rezerwacji no, nie można tyle, tyle trwać, że to, to trzeba iść krok dalej. Tak jest. E, no i postanowiłam wziąć sprawę w swoje ręce, więc znowu um, zaczęłam krążyć wokół um, takich um, sal weselnych, różnych miejsc, gdzie można organizować... Um, E, wesela i śluby i, e, i szukałam, Krzysztof tak po prostu nie brał tego za bardzo na serio mhm. e, i, i znalazłam miejsce, które sobie upatrzyłam, które wymyśla, wymyśliłam sobie, że będzie idealne na to, żeby tam, e, tam zorganizować wesele. E, pojechałam tam sama, Hmm, sama je obejrzałam. Ale mówiłaś mu o tym, czy, czy pojechałaś tam w ogóle w tajemnicy? Znaczy, nie, ja mu tylko mówiłam, że cały czas jakby krąży wokół tematu, szukam, że coś znalazłam, ale nie było takiej sytuacji, żeby on mówił, dobra to razem… Jakby nie zainteresował zez... się. Nie, znowu, znowu zostawił mi bardzo na tyle wolną rękę, że myślał, że em, wiesz, to jest coś takiego, że jak… Em, jak coś może nie tykam, to może to się nie wydarzy, że. Jakby to, to było takie znowu jak na zasadzie tego pierścionka zaręczynowego, więc e, mm, nie podejmował tematu, ale też nie mówił nie. Więc to było dla mnie takie ciche przyzwolenie, że mogę coś e, w tym. E, Ciszy w tej kwestii, się z losem. tak, w tej kwestii. E, w tej kwestii zrobić. I rzeczywiście tak było. Ja pojechałam, dowiedziałam się e, o wolne terminy e, na rok do przodu. Jak się okazało, że kolejny są, rok. no ale trzeba rok kolejny czekać, no to już miała dwa pierścionki. No, no nic. W każdym razie rzeczywiście ten termin udało mi się na chwilę tak przerezerwować i wróciłam do domu. Bo powiedziałam Krzysiowi, że, że jest termin na 5 lipca 2021. 2008 rok, tak? 12 lat temu. 12 lat temu, dziękuję, że, że jest termin. I, i, I co na to, bo chciałabym jutro pojechać, a nie chciałabym stracić tego terminu. I czy on się zgadza, więc żeby mi dał znać rano? Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jakaś mu noc na przemyślenia. Tak, więc nie wiem, czy spał. spał? czy Nie spał? <głos> dokładnie, ja tego nie wiem. Ja spałam. E, e, spokojnie, obudziłam się rano i on powiedział: Tak, możesz jechać. Dobrze. E, I tak się. No i ten, to sposób, rok później wzięliśmy ślub. Ale mnie inni pytają, co by było, gdyby powiedział, że. Nie. Że nie. Myślę, że, e, że myślę, że myślę, że byśmy się rozstali. Że to byłby dla mnie sygnał do tego, że chyba nie traktuje do końca poważnie tej, tej relacji, tego związku, ale jakby małżeństwo nie równało się z tym, że to będzie utrata wolności, że żadne z nas nie będzie się miało szansy realizować i absolutnie nie. Jakby wydaje mi się, że jakby ten, to, żeśmy sobie powiedzieli, to sakramentalne tak, mhm. sprawiło, że myśmy się poczuli pewniejsi siebie nawzajem, spokojniejsi i nawet wbrew pozorom mogliśmy się skupić na innych rzeczach, bo widzieliśmy, że, już my, że my mamy siebie i możemy zawsze na siebie liczyć. E, I co by się nie działo, e, zawsze jesteśmy razem, e, na dobre i na złe. Więc jakby inne mm, obszary naszego życia y, by, byliśmy się w stanie im bardziej oddać. Małgosiu, Ty wybrałaś salę weselną. A mhm. całą organizacją też Ty się zajęłaś? Tak, tak, tak, tak, bo to jeszcze nie było takich czasów, gdzie były wedding planerki, uważam, mhm. że to jest super, to jest takie fajne zajęcie, organizowanie komuś przyjęcia marzeń. Wesele było super, mhm. e, to była najlepsza impreza, śmiało mogę powiedzieć, w naszym życiu. Mhm. Bawiliśmy się fantastycznie e, ym, i to było urocze, bo yy, Rodzice Krzysia nawet mówili, Krzysztof, dlaczego ty się nie bawisz ze swoją żoną? A on mówi, ja mam na to całe życie. Więc on się bawił ze swoimi znajomymi, ja się bawiłam ze swoimi znajomymi. No to fajnie. Spotykaliśmy jak się jak przy barze i mówisz, jak jest? Ja mówię, super. A on mówi też, ja też, jest ekstra. <grym> I każdy z nas w swoją stronę. Ale to może też dlatego, że wiesz, wy już byliście tak wiele lat razem w związku, że mogliście sobie na taką swobodę pozwolić. Chyba tak, ale wiesz to my się po prostu cieszyliśmy też tym, że są, um, jest tyle ludzi, których lubimy, um, z którymi lubimy spędzać czas, z których y, y, y, są osoby też przyje, przyjechały, z którymi się dawno nie widzieliśmy. I no było gości? Wiesz to, to nie było duże wesele, to, mm -hmm. w, w, wiesz, to było wesele 120 osób, więc… No to też nie małe. Też nie małe, ale też nieduże, o których się słyszy, prawda? Mm -hmm. e, więc też to nie było, nie było duże wesele e, i uwiedzi, u, uwielbiamy obydwoje, no myślę, że nie jesteśmy w tym odosobnieni. odosobnieni. Film e, to właśnie Miłość, mm -hmm. czyli e, Love Love Action e, i zrobiliśmy… Mm, zaproszenia e, na podstawie właśnie okładki z filmu. E, nasi znajomi, e, graficy pomogli nam w tym. Wyszło świetnie? Wyszło bardzo fajnie, wyszło na maksa wiarygodnie, e, ponieważ e, goście nasi, którzy dostali to zaproszenie, byli przekonani, że są zaproszeni na jakąś premierę filmu, tak przez chwilę, tak nie, nie, nie kojarzyli, bo rzeczywiście tak to było utrzymane, ale na tamte czasy to był dość oryginalny pomysł. Czy ta um. konwencja filmowa była też potem w jakiś sposób kontynuowana na weselu, czy, czy tylko po Nie, jakby zaproszenie? Zaproszenia, zaproszenia, później każdy dostawał jeszcze takie serduszka, to były takie lizaki, goście dostawali serduszka, lizaki, takie tylko od nas i no i, i, i tak naprawdę jakby konwencja ta filmowa już dalej też nie chciałam tego ciągnąć, żeby też to takie nie, nie, nie stało się monotonne. A co było trudnego dla ciebie w tej organizacji? Czy coś ci sprawiło kłopot? Z czym musiałaś sobie poradzić i mm. cię najbardziej zaskoczyło? E, najtrudniejsze dla mnie nie, ale dla mojego męża było to, że. E, no, trzeba zatańczyć pierwszy taniec, no, skoro się zdecydowaliśmy na wesele i to jest takie tradycyjne, tak. więc trzeba było zatańczyć pierwszy taniec. To był moment, kiedy ja byłam właśnie po tańcu z gwiazdami, więc jakby ja ten te wszystkie miałam taneczki w e, miałam w małym paluszku. E, i no, dokładnie, biedny krzyż, Więc kiedy próbowaliśmy w domu zatańczyć y, y, walca angielskiego i liczyłam mu na trzy, mhm. y, y, on wychodził na cztery do góry, więc stwierdziłam, no nie, nic z tego nie wyjdzie. E, i Wysłałaś go na kurs. Słuchaj, nie było czasu. Okay. Czyli <laughs> nie było czasu. Za późno się za to zabraliśmy. Za późno się za to zabraliśmy, ale wyszliśmy z tego absolutnie, y, wydaje mi się, że całkiem, całkiem nieźle, ponieważ y, bardzo, bardzo lubimy Anię Dąbrowską i mhm. miała w tym momencie taki bardzo fajny, y, fajny kawałek. Y, Mm, mm, był y, dość świeży, nigdy więcej nie tańcz ze mną. To był absolutnie e, dość, <laughs> też taki przekorny, Aha. Ab, jeżeli chodzi o sytuację, Dokładnie. <laughs> kiedy bierzesz. Ślub kiedy i masz, bierz, pierwszy bierz, taniec. kiedy bierz, masz ślub i, e, i masz pierwszy taniec. To dlatego potem na to weselu było, nie mogliście razem tańczyć. Więc poczekaj, i właśnie nasz <laughs> taniec polegał na tym, że e, e, więc to było absolutnie tak przekornie, że został puszczony kawałek nigdy więcej nie ze mną. I sobie tańczyliśmy po prostu jak na imprezie razem mhm. i wszyscy byli tak zachwyceni się ten kawałek, że mieli wrażenie, że Um, zrobiliśmy naprawdę niezłą robotę, że to był bardzo trudny układ choreograficzny. Przygotowywany e, e, miesiącami. Przygotowywany miesiącami, że to było świetne i po prostu absolutnie, że to było bardzo zabawne, że tak to wszyscy odebrali. Ale to świetnie! No więc, tak, więc na wszystko był sposób. Tak miało być. Tak miało być, e, więc to, co okazało się być tr tą trudnością, wyszło, e, wyszło jako coś e, naprawdę bardzo, m, bardzo fajnego i spektakularnego i e, pieczołowicie e, przygotowywanego, ale tak nie było. Myślę, że w ogóle ta impreza, ten, to całe wesele było bardzo spontaniczne. Pokazała, jeżeli chodzi o tak samo o przystrojenie kościoła, moja bratowa i mój brat bardzo, bardzo mi pomogli wtedy. I, i, I oni właśnie e, e, przystrajali moja przyjaciółka. Wiele życzliwych osób, którzy, które, którzy, którzy nam pomogli i gdzieś tam e, m, dzięki temu to się wszystko udało i tak chyba nie? Czyli organizowałaś Ty, rodzina, no ale tak, do tej pory tak Krzysiek nie za bardzo się zaangażował w zaręczyny, w, w, w, potem w wybranie sali, to czy jest jakiś temat przy organizacji ślubu wesela, w który Krzysztof się zaangażował? Tak. Co wziął na siebie? Muzyka i DJ. Super. E, bardzo mu zależało na tym, że kiedy będziemy wchodzić e, e, po. Kiedy już właśnie będziemy wchodzić na salę weselną, e, żeby został zagrany e, kawałek e, I am the Tiger. Nie wiem dlaczego. Wziął to na klatę. Wziął to na klatę. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Nie! No niemożliwe! DJowi się pomyliło i zagrał zupełnie coś innego. O nie, czyli była jakaś wpadka. O nie, ale, ale co? on to wziął na klatę, on, on to miał przygotowywać, więc to co leżało po jego stronie, no trudno. Nie, nie by... wypaliło! Nie <grym> wypaliło! To co ja e, wymyśliłam i to co e, mnie miało przypaść e, w udziale, e, to wszystko się udało. On e, Czyli on, dobrze, że w zbyt wiele kwestii się nie zaangażował, bo mogłoby być to, w to. więc bardzo dobrze, ale cała reszta, cała reszta wyszła absolutnie, e, e, wiesz to, to, absolutnie było coś, co on, on sobie wymyślił w głowie, nikt tego nie zauważył, ale on był bardzo rozczarowany tym, bo on miał jakiś, rozumiesz, to był jego film w głowie, który chciał, żeby właśnie tak było. E, pogodził się z tym, e, co, miał e, zrobić? E, co, miał, co miał zrobić, e, nie powiedział nie, wróć, wróć robimy dubel. Do Dokładnie, e, tutaj mamy wesele w stylu filmowym, tak, zrobimy mój, dubelka, technicznie bardzo dubelkę. Tak, nic takiego nie miało miejsca, więc y, y, y, po prostu show must go on. I y, y, y, y wszystko poszło, poszło, poszło dalej, ale to było też na tyle spontaniczne i tak naprawdę jakby myśmy też do końca nie, nie przywiązywali do tego, y, do tego y, takiej, takiej wagi. No ale y, więc y, ja, ja tak jak mówię, ten, to, to wesele było dla nas czymś takim naprawdę taką jakąś taką kwintesencją chyba. Y, y, radości, takiego spełnienia. Naszego myśmy się bawili do szóstej nad ranem. Później jeszcze chcieliśmy iść do lasu i po prostu. Do e... lasu, na no los, ale wiesz, ze nie ze znajomymi. Po prostu czuliśmy taki niedosyt, bo robiliśmy to wesele blisko. A co chcieliście e... robić w tym lesie ze wiesz, znajomymi? Wiesz to chyba, to, to była jakaś taka była e, ogólna wiesz, energia, to było lato. Pięknie, gorąco, ciepło. W sumie o 6 przy... rano już widno. Widno, więc jakby wiesz, że. A, a już naprawdę nam Gdyby nie lipiec, nam, na, tylko wcześniej powiedziano że hello, już od 3 godzin was tu nie powinno być, a my cały czas chcieliśmy się bawić. Więc, a, że to, a że przyjęcie weselne odbywało się blisko lasu kabackiego, więc rzeczywiście, nie wiem, jakaś taka była fantazja, żeby pójść do Dlańska. lasu, nie wiem narobić hałasu, nie wiem o co nam chodziło. <laughs> ale, ale, ale tak nie było, więc żeśmy wszyscy już wrócili do. Do domów, ale było naprawdę um, tańce na stołach, yy, super super impreza, super zabawa. Yy, ja to absolutnie wspominam, yy, tak bardzo bardzo, yy, bardzo radośnie mm -hmm. i, i z takim uśmiechem na ustach. I sobie nawet myśleliśmy kiedyś, że fajnie by było móc powtórzyć taką, yy, po prostu yy, tą, tą, tą całą ceremonię. Nawet ceremonia yy, w kościele, w którym, którym braliśmy yy, ślub, też była bardzo też taka, fajna, pozytywna, bo e, e, mieliśmy taki chór gospelowy, który śpiewał, mhm. e, więc też e, wszyscy tak jakby m, było, było to inaczej. Coś innego, było coś prawda? innego, było też tak fajnie, radośnie e, i, i my nie byliśmy spięci, e, więc, więc to się też fajnie tak m, myślę, że tak wszyscy, wszyscy goście jakby czuli tą taką atmosferę, nie takiego stresu i spięcia, tylko raczej czegoś takiego, e, że my jesteśmy w tym bardzo m, pozytywni, radośni i szczęśliwi, więc jakby też jakby jakiekolwiek były potknięcia, to nikt niczego takiego nie zauważał, bo jakby to nie o to chodziło, tak naprawdę. Yy, no oczywiście byłabym chora, gdyby nie zapytała o Twoją stylizację, no bo dla kobiety jednak ta suknia ślubna jest bardzo ważna. Czy Ty długo ją wybierałaś? Bo stawiłaś na klasyczny bardzo model, skromny. Tak, tak, tak, tak. Ty? Gwiazda moja. No, ale wiesz, to chyba to tym bardziej jest coś takiego, że jeżeli masz poczucie, że um, masz szansę się przebierać i są do tego różne inne okazje, niekoniecznie ten. W wielu filmach um, w ogóle występować w sukni ślubnej. Tak, nie? tak, tak, tak. Trochę tak. Wiesz, ślubów masz, masz za sobą. Trochę ślubów mam za sobą, ale wtedy, wtedy jeszcze nie byłam tak doświadczona <głos> w ślubach. E, e, ale też nie miałam takiej potrzeby, jakby chciałam, chciałam, miałam takie poczucie, że chciałam, żeby ta suknia ślubna była. Wes żeby, oczywiście, żebym ja się w niej komfortowo czuła, mhm. żeby, żeby odzwierciedlała mnie moją, moją osobowość, więc nie chciałam, żeby ona była taka za bardzo strojna. Chciałam się w niej czuć komfortowo. Mało tego, nie miałam butów na obcasie, tylko miałam baleriny, więc ja byłam jedyną osobą na swoim weselu, która miała buty do końca. No właśnie, dlatego, że były wygodne, to do szóstej rano do do bawiłam się w swoich butach. Ale ja wiem, że na przykład pa panny młode praktykują taką tak, coś takiego, że mają na przykład jedną suknię właśnie do, do kościoła i na pierwszą jakby część, taką najbardziej oficjalną, mhm. a później się przebierają w coś bardziej takiego No właśnie. i dlaczego Ty tak nie zrobiłaś? Wiesz co, bo przyznam szczerze, że gdzieś tam yy, yy, suknia ślubna, która wydawała się być na tyle skromna i kosztowała tyle, że już by mnie nie było stać to, żeby kupić drugą. A Była ona... skromna, ale droga. Była skromna, ale droga. Ale często to jest tak, że te wiesz, najbardziej klasyczne, takie proste modele, ponieważ są wykonywane z dobrej jakości tkanin, są bardzo drogie. Tak, ale też miałam takie poczucie, że mm, no, yy, założenie jest takie, bierzesz ślub, Jeden na całe życie, prawda? I to bardzo, znaczy tak. I jakby to, to więc y, też chciałam się móc nacieszyć bycie, bycia w, tą, w tej sukni ślubnej. <śprzytanie> więc pomyślałam sobie o tym, że chciałabym, żeby być cały, cały wieczór, cały dzień w tej jednej sukni. Całą noc, do rana. Hmm, całą, tak, żeby, żeby po prostu móc, móc się rzeczywiście jakby nacieszyć, wybawić i żeby ona była komfortowa, ale myślenie o tym, żebym miała na przykład inną suknię, którą mogłabym zmienić, jakby nie, po pierwsze, rzeczywiście mój budżet już był na tyle już naszarpnięty, że sobie pomyślałam, że to już chyba. no, no. No, no, no, no, no. no. Że trzeba, e, trzeba przystopować, a po drugie e, właśnie, że mm, to jest taka sukienka, którą spokojnie będę mogła się bawić przez cały wieczór i będę się czuła komfortowo. Czy dziś jak na nią patrzysz, to myślisz sobie, to był idealny wybór, czy myślisz, że tak. hm, mogłabym tak tak, tak, tak, tak, tak, nie, to był idealny nie wybór. Nie żałujesz? Nie, absolutnie, y, ale przyznam szczerze, że nigdy nie ośmieliłam się założyć jej Drugi raz. No właśnie chciałam zapytać o jej losy. Ona jest, i ją mam oczywiście. Nie ośmieliłam się jej założyć drugi Dlaczego? raz. Dlaczego? No bo po prostu bym się w nią nie zmieściła. Nie gadaj! Mówmy się, jesteś 12 lat potem, trójkę dzieci potem, i myślę, że. Ej, spróbuj. Yy, wiesz, Na, to no, napisz mi yy, dzisiaj, czy weszłaś. Proszę, zrób to. Zna. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Jak ją, jak ją odnajdę, to, to, to spróbuję, ale nie, nie odważyłam się, absolutnie nie odważyłam się i ona jest, i. i no, no właśnie, bo jeszcze moje, moje dzieci, moja córka nigdy jej nie widziała, tego, tak, oh! Dzisiaj, pokazać. dzisiaj, pokaż, pokaż! Tak, a, ale rzeczywiście uważam, że była na tą sytuację inna. To jest też fajne, że jakby nie mam poczucia takiego, że chciałam, żeby, żeby to była inna suknia ślubna, że czułam, że to była ta jedyna, wyjątkowa i, yy, i, i cieszę się, że to właśnie w niej wystąpiłam. Tak się zastanawiam, czego Ci życzyć na koniec, bo tak… Yy... No już masz związek, który przetrwał lata jest sprawdzony na wszystkich frontach. No, wiesz, zawsze, y, y, y, y, wiesz, uważam, że to pff, nie można niczego zapeszać, ale wiesz, no, wszystko się może wydarzyć, jesteśmy ze sobą aż 12 lat, w sensie małżeństwie, a ktoś może powiedzieć, że tylko 12 lat, więc y, no zobaczymy. Trójka no. dzieci na koncie, tak da jest. dalej planujecie jeszcze jakieś… Dzieci? Tak. Wiesz co, no, życie zaskakuje, ale na razie ja, ja absolutnie czuję się spełniona jako, jako mama. Matka. Spełniona jako mama, spełniona jako żona, zdrowa, piękna, z karierą. Czego więcej potrzebujesz? Czasu. Właśnie, bo to jest bezcenne. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Czasu, bo wiesz to, rzeczywiście mam cudowną rodzinę, mam cudowną pracę. I, i, I też mam fantastycznych przyjaciół, na których czasami wiesz, po prostu właśnie nie mam, nie, nie, nie znajduję miejsca, czasu, żeby się spotkać. Um, więc, żeby móc to, to wszystko pogodzić, po prostu brakuje czasu. Więc żyć, życz mi czasu. Życzę Ci czasu na, na relaks, na relacje z przyjaciółmi, na wspaniałe podróże. Och, kocham, dziękuję. E, no i na cudowny czas, który będziesz mogła spędzać ze swoją już, no, całkiem sporą rodziną. No tak, rzeczywiście, już um, y, y, y, y, nasza, nasza piątka to już, jest, y, to już jest naprawdę wyzwanie, szczególnie w podróży. No to kochana, tego czasu i masę wspaniałych, romantycznych momentów z Krzysztofem, tego Ci życzę na koniec. Ja Tobie też! <śmiech> <śmiech> w swoim Krzysztofem! Halo, <śmiech> w swoim! Każdy w swoim domku. Ta, tak. <śmiech>